Teraz w kolejnym odcinku z Minecraft Kreatywny. Mam nadzieję, że... O my... Że zasubskrybujecie mój kanał. Zostawicie łapkę w górę oraz... Udostępnicie znajomych. Ok. Ale się. Pch. Dobra. Trochę mi źle wyszło to... z Zapomnę. <śm> miałem się z tymi słowami. Dzisiaj będziemy kontynuować budowę właśnie tego domu. No właśnie. Właściwie to jest dom z laboratorium. Nie wiem, w takim razie nie wiem, czy można nazwać domem. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki właśnie z Minecraft Kreatywne. i że śledzicie mój kanał. Dobra. Jak wiecie, dodałem nowe intro do filmu. A więc film będzie nawet musiał być trochę krótszy, tak... nie wiem, nawet skończyć się o 13 minucie. Nie, ale nie sądzę, skoro <śmiech> same intro ma dwie sekundy, a zrobiłem tylko tak minutę. Muzyki nie chciało mi się robić do tego intro, ale dobra. Onciki zawsze są w piątek. No to akurat wczoraj, w czwartek, to, to nawet takie <głos> po prostu dziwne, ale bałem się, że nie będę miał dzisiaj czasu na przykład na przesłanie filmu. które jeszcze animacje, przesyłam właśnie, wybuch polus. Eee, nie pytajcie. Dobra. Jakub, gry FGO. To jest kanał, chyba którego mm, nie dacie rody niestety znaleźć. Eee, po prostu jest taki... In... Nalezienia No właśnie przed chwilą wyleciał chyba drugi odcinek z Minecraft Wow. Byłem na niego kanale wczoraj i okazało się. A. Aha. Właściwie on ze mną współpracuje, tak można powiedzieć. To jest takie jakby moje wsparcie. Bo on zna się tam trochę na niektórych rzeczach weź. No ale na YouTubie za bardzo to się nie zna. A pierwsze filmy to w ogóle <laughs> były totalnie na tym jego kanale. Bo właściwie Jakub to chodzi ze mną doma, yy, razem ze mną do jednej klasy, bo ja jestem jeszcze w szkole. Dobra. Proszę bardzo, znowu dźwięk horrorowy. Chyba wszyscy nienawidzą tych dźwięków, tak samo jak ja. Wczoraj próbowałem, żeby była muzyka do filmu. No, ale nie. X-Recorder postanowił... Nie. Nie będę nagrywał dźwięku ze Spotify'a. No, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, X-Recorder. W Amokas też był update, ale nie wiem czy chcę nagrywać wtedy kiedy na przykład mam tylko, nie wiem, z, z 3 mm wy, yy, po prostu widoczności, a dopiero wszystko widzę jak jestem duchem. A więc za bardzo nie przepadam za tym nowym update'em, ale czuję, że niedługo... Bo wszyscy teraz yy, mówią, że skoro już jest update wrzucony do Amukas, w którym da się na razie pisać tylko po angielsku niby, da się inne słowa pisać. Ale chyba ze komputera, bo z telefonu yy, to raczej nie da się. I to tylko po angielsku jest. Więc chyba raczej już nie ma, jakby to powiedzieć... ...znaczenia. A tak to można było normalnie gadać z innymi graczami, na przykład... z Polski normalnie. Normalnym twatem. Spodziewałem się, że skoro jest nowy update, to od razu też wpuszczą mapę. Yy, mapę, którą wyczekują wszyscy od grudnia. No Nie no. Dlaczego znowu mi... Yy, brzyd yy, telefon. Serio? Już tak niedługo film mi się kąt? Będę musiał kończyć. Łee! Szkoda, że nie y, mam po prostu... Że nie ma czegoś takiego, że na przykład... Mogłbym zrobić y, film... 26 minutowy I bym mógł go sobie normalnie przesłać y, na YouTube. A. Nie no, co mi tak bzyczy? Ten tyle hm. Ale właściwie szkoda, że tej muzyki nie ma. Dobra, to chyba w tym odcinku nawet skończymy budowę tego budynku nie wiem, może kamienicy to jest szósty odcinek z, właśnie z Minecraft kreatywny już właściwie, ale to chyba możecie zobaczyć Dobra, kończymy ścianę. A I obiecuję, że będą e, na przykład inne e, Właśnie niedługo pojawią się na przykład te odcinki też e, z Robloxa kolejne. E, bo właśnie w pierwszym tygodniu mojego kanału wpuściłem e, pierwszy film i to był z Robloxa, Polybattle. Nie... nie mówiłem do nikogo właśnie. Bo nie działa tam mikrofon. A szkoda. Kiedyś nawet próbowałem coś powiedzieć w tym mikrofonie, ale... Nie było. Nie działał. Jak patrzałem sobie... to chyba było nawet w poprzednim roku? Dobra. To zrobimy jeszcze tutaj. Ale nawet śmieszne, że pojawia się jeden odcinek po drugim, w na, na jednym tygodniu. I to po jednym dniu. Dobra, za chwilę kończemy film. moje no niestety. No kurde! Ja ciągle myślę, że jakieś powiadomienie dostaję. Ale nie dostaję. Nie wiem, telefon mnie troluje. Nie wiem, co mam myśleć. <grym> że tak bzytły po prostu. No, to tutaj będzie. Właściwie nie wiem, co tutaj może być, już na tym kolejnym piętrze. Ale najpierw to bym zamontował światło jakieś. Dobra Nie, nie jest, nie. Jest. Serowia, ja tak ciągle sprawdzam Ale po prostu dostaję Mamy jakieś bzyki I nie bzyki w ogóle Aha, a ja nie zarmurowałem tego tak, A powinno być już dawno to chyba wszystko na ten odcinek. Nadam jeszcze tylko to. Ora. No to pa!